Jesteśmy firmą nastawioną na rozwój, pełną ludzi, którzy chcą się rozwijać. A, a zadaniem działu Learning and Development jest im to umożliwić. Learning and Development to szeroka oferta szkoleń i innych aktywności rozwijających nasze kompetencje biznesowe, liderskie oraz technologiczne. W ramach Learning and Development zapewniamy naszym pracownikom odpowiedni budżet, wsparcie technologiczne oraz mentorskie. Learning and Development to jest bardzo duży i piękny kawał naszej firmy. To jest oferta, która jest skierowana dla każdego pracownika od samego początku, kiedy do nas dołącza. I to tak naprawdę jest szereg różnych działań, które organizujemy w firmie. Prowadzimy szkolenia technologiczne w ramach programu PGS UpSkill. Wymieniamy się swoją wiedzą podczas spotkań gildii, oraz rozwijamy swoje kompetencje miękkie podczas szkoleń liderskich i biznesowych. W praktyce oznacza to zapewnienie szerokiej oferty aktywności szkoleniowych i rozwojowych, szkoleń wewnętrznych, zewnętrznych, dostępu do platform learningowych, certyfikatów czy książek. A ta oferta jest cały czas modyfikowana i poszerzana na podstawie feedbacku, który dostajemy od pracowników. Z Learning and Development może korzystać każdy. To jest oferta, która jest skierowana do każdej osoby, która dołącza do naszej firmy od samego początku współpracy. No i ta oferta też jest szeroka, więc można brać udział w szkoleniach, które są zarówno opcjonalne, jak i też obligatoryjne, bo na przykład przygotowują do pełnienia jakiejś dodatkowej roli w firmie. Oprócz szkoleń to też jest taki rozwój techniczny, czyli PGS UPSkill, to też nasz taki sztandarowy projekt. Oprócz PGS UPSkill to są również gildie, to jest nasza biblioteka, to jest akademia menedżera, no mam takie poczucie, że każdy dla siebie coś znajdzie.